Witam, dzisiaj wykonam film na portal społecznościowy Instagram, klikam nowy projekt, wpisuję tytuł, klikam pusty projekt, klikam na zdefiniowane, wybieram z listy dostosuj, wpisuję nazwę zmieniam rozmiary najpierw szerokość i wysokość klikam dodaj i klikam ok jeszcze raz klikam zdefiniowane i wybieram instagram rozmiar to 640 na 640. Taki rozmiar jest potrzebny dla filmu na Instagram. Klikam OK. Klikam pusty slajd. Klikam adnotacja. Klikam na ikonkę video. Wybieram klip. Klikam otwórz. Rozmiar klipu jest mały w porównaniu do kanwy. Łapiemy i przesuwamy tak, aby pojawiły się dwie linie koloru brązowego. Puszczam, są tutaj kropki, łapię i ciągnę w dół. Robię to samo u góry, łapię za kropkę. Pojawi się brązowa linia pozioma, puszcza, kliknę play, klikam zakładkę export, klikam ikonkę video wszystko bez zmian, będziemy mieli mp4, klikam ok. klikam tak na razie cześć